Słuchajcie, niedawno testowałem Action 2 od DJI i nie zdecydowałem się na to, żeby ją kupić. Dzisiaj będziemy testowali inną kamerę, nową, która ma niezłe możliwości, ma niezły procesor i całkiem nieźle wypada, jeżeli chodzi o testy, a ja jeszcze jej nie używałem. To jest pierwsze nagranie, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Trochę pogoda jest słaba do takich rzeczy, ale trudna. Ja powiedziałem na razie o swoim eksperymencie i planach jednemu koledze. Nie twierdzę, że przyjął to z entuzjazmem, bo nie przyjął. Raczej to było w tonie, chyba powinieneś sobie odpuścić. Nie wiem czy pamiętacie taką sytuację i taką reklamę, kiedy była premiera iPhone'a 12 Pro. Wtedy wykorzystano ujęcia, których autorem jest John FPV i to były ujęcia faktycznie kręcone kładem 5 na Crossfire i z DJI Air Unit i on też, co ciekawe, miał tam zamontowaną kamerę, właściwie telefon, przypiętą paskiem. Ten, ten telefon był przypięty paskiem, ale to nie było tak profesjonalnie zrobione, jak ja bym sobie to wyobrażał. I ujęcia, które pokazano, były kosmiczne. I pytanie? Czy trzynastka mini jest w stanie nam odtworzyć podobne ujęcia, a jeżeli tak, to z jakim skutkiem? Dobra, byłby tak jak teraz. Jednorazowa akcja to jest zabezpieczone, i tu też, tak to wygląda teraz. To, co mi się podoba w iPhone 13 mini, to przede wszystkim bardzo dobra stabilizacja, szerokie pole widzenia, które mamy do dyspozycji. W PAL mamy 4K w 25, natomiast w NTSC mamy 4K nawet w 60 klatkach na sekundę. Mamy tryb HDR i slow motion, także jest do dyspozycji dość sporo. Dodatkowo mamy pamięć 128GB wbudowaną. I też to co mi się bardzo podoba w tym telefonie, że on jest odporny dosyć na mróz. Trzeba oczywiście na niego uważać, żeby go nie uszkodzić i bardzo dobrze zabezpieczyć. I mam wrażenie, że on lepiej spisywałby się na Sineupie niż na pięciocalowym kładzie, bo tutaj właściwie mieliśmy oczywiście mały żagiel i głośniejszą pracę silników. Natomiast na Sineupie przy takich spokojnych lotach blisko przeszkód jak najbardziej. Najlepiej byłoby go ubezpieczyć i też zaprojektować swoje mocowanie. I faktycznie do przemyślenia, dlatego że gabaryty tego telefonu i masa dają radę. Tak jak teraz jest max nowa wątka, można delikatnie przesunąć sobie tu. To jest trzykrotne powiększenie. Tak mamy ekwiwalent 13 mm. A tak jest max. Telefoto, które jest tutaj w tym iPhoneie 13 mini. I to jest podczas nagrania, czyli super. Słuchajcie, to co zobaczyliśmy tutaj, już mi wystarcza. Jestem mega zadowolony, bo mam siatkę. Mam też możliwość zoomowania podczas nagrań i jest przyzwoita jakość. Oczywiście to nie jest szał, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ten aparat będę miał ze sobą cały czas i w każdej chwili mogę go użyć. A na przykład nie wiem co się stało z GoPro, ale chyba zmarzła trochę, bo nie reaguje tak jakbym bym chciał. Trzeba by baterie wziąć do kieszeni. Tak się dzieje z urządzeniami niestety. No jak na razie to wygląda naprawdę świetnie, jestem bardzo zadowolony. Robimy takie testy, jesteśmy z Leonem, a za chwilę będę go montował. Bo już mniej więcej wiem, jakie są możliwości aparatu, i one są całkiem niezłe. To jest ekwiwalent ogniskowej 13 mm. Teraz to by można było dać tak. A to mniej więcej dać. Tak. Mhm. Tu wygląda za bardzo ładnie oprócz jednej rzeczy. A mianowicie nie pokazuje mi a tego, czym mamy w poziomie iPhone'a w tym statywie. Może jest taka opcja. A teraz mamy ogniskową 26. Tak wygląda porównanie z GoPro. Super jest to, że podczas nagrania iPhone'em mogę faktycznie używać do 3-krotnego zoomu, świetnie 13 mm, świetnie 3 razy teraz. Słuchajcie, podsumowując chciałbym podziękować Wam za uwagę. Na pewno tego telefonu nie będę używał na co dzień jako kamery do FPV ale w niektórych przypadkach dlaczego nie spróbuję jeszcze na Cineupie zobaczę w innych okolicznościach może jak będzie trochę lepsze światło a może porównamy czy zrobimy podobne odcinki dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie sam montaż można też dopracować myślę i z czasem można osiągnąć bardzo fajny workflow a jednocześnie zabezpieczyć ten telefon przed rozwaleniem fajne jest też dla użytkowników Apple na przykład iMac'a tak jak ja mam tutaj że jesteśmy w stanie sobie bezpośrednio przez te materiały od razu na kompa i cały proces jest bardzo szybki. Mam ujęcia ustabilizowane. Dla mnie to jest naprawdę duże ułatwienie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych epizodach. Cześć. Co mi się nagrało?